czy on znów napisze. Czyli czy będziecie mieli znowu kontakt. Być może macie jakieś ciche dni, być może ktoś się z Was lub oboje obraziliście, macie kryzys, czy jakieś są blokady, nieporozumienia, więc zobaczmy, czy Twoja osoba ukochana, niezależnie czy mężczyzna, czy kobieta, Napiszę do Ciebie. Powróżę dzisiaj kart Tarota i z Lenormanda, czyli z dwóch talii. Wybierzcie sobie, kochani, grupę. Pierwsza grupa to będzie Tarot, opelisk kryształowy. I druga grupa to będzie Lenormand obelisk kwarcu różowego. Oczywiście możecie posłuchać dwóch grup i całego czytania, ponieważ może się coś uzupełnić. To są dwie rozmaite, różne, bardzo różne talie. Kochani, jeśli wolicie tarota, to wybierzcie grupę pierwszą, jeśli wolicie Lenormanda, wybierzcie grupę drugą. Co chciałam jeszcze powiedzieć, oczywiście proszę Was o komentarze po każdym filmiku, czy wróżba rezonuje z Wami, czy dobrą grupę wybraliście. I proszę również o lajki, to pomaga mojemu kanałowi. Proszę również o subskrypcję. Jeśli jesteście tutaj nowi kochani, to zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a wtedy dostaniecie powiadomienia automatycznie od YouTube'a o każdej premierce codziennej. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne Napiszcie mi e-maila E-mail znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach Napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie wróżbę indywidualną I ja powróżę Wam na Wasz konkretny problem tak? Niezależnie czy jest to miłosny problem Czy zawodowy, finansowy Przeprowadzki, czy jakichś innych różnych problemów Rodzinnych, dzieci i tak dalej Dobrze kochani, zaczynamy Pomyślcie sobie o swojej osobie ukochanej i pytanie jest, czy on napisze. Zaczynam od grupy pierwszej. Czy on napisze? Czy on napisze? Czy on napisze? Czy on napisze? Czy on napisze? Więc mamy koło fortuny, czyli zmieni się rzeczywiście Wasza sytuacja. Jeśli teraz jest źle, to zmieni się na lepsze, na dobre. Tutaj jest radość, czyli spotkanie, lub właśnie jakieś dobre, pozytywne wiadomości, otwartość, znowu, znowu jakaś, nie wiem, miła rozmowa, miłe spotkanie, miła randka. Tutaj jest, żeby ktoś zrobił właśnie krok, tak, żeby się pogodzić czy porozmawiać jest jej harmonia, czyli znowu hmm, balans harmonia, pozytywność no i jesteście tutaj znowu przyjaźni jest y, szczęśliwa sytuacja szczęśliwa tutaj ta karta mówi o szczęściu, radości o tym, że będziecie się cieszyć ale myślę, że jest tutaj bardzo powolne y, jakby powolny rozwój, tak, powolny rozwój tutaj tego, trzeba odczekać, przeczekać, nic nie robić, czyli ty osoba pytająca nic nie rób, tylko odczekaj i yy, myśl pozytywnie, ponieważ on musi do tego dojrzeć, musi się namyśleć, zastanowić, zdecydować i musi tutaj yy, zrobić, czyli krok zrobić w Twoim kierunku, tak. Musi też bilans, jakby podsumowanie zrobić dla siebie Podsumowanie i zdecydowanie się I yy, yy, yy, będzie na pewno tutaj coś pozytywnego Tylko Ty musisz mieć cierpliwość i nic nie robić Tylko przeczekać, odczekać Odczekać, ponieważ tutaj być może jest taka sytuacja, że On musi też odejść od jakichś innych emocji tak? jakichś innych negatywnych emocji doświadczeń być może ma jakieś złe doświadczenia, złe nie wiem, jakieś energie, które musi tutaj on sam oczyścić może dopiero jest po jakiejś jakimś nie wiem jakimś rozstaniu Trochę się być może boi, zastanawia, co przyniesie mu następna relacja, następna droga, więc tutaj on musi do tego dojrzeć i sytuacja się, tak jak mówię, odwróci koło fortuny, czyli um, coś nowego się rzeczywiście znowu zacznie, czyli on napisze. Tylko tak jak mówię, nic Wy nie róbcie, tylko dajcie mu się zdecydować zastanowić, i dojrzeć do tej decyzji oraz, kochani, sam, sam on musi zrobić ten krok, żeby to było dojrzałe, tak? Także to pokazały karty Tarota, grupa pierwsza. Teraz zapraszam grupę drugą, która wybrała karty Lenormanda i w Kwarcu Różowego. Czy on napisze? Czy on napisze? Czy on napisze? czy on napisze. Tutaj widzimy już bardziej ostrą sytuację. Jest jakaś, nie wiem, presja czasowa, jakaś frustracja czasowa. Tutaj jakiś koniec, jest kryzys, rzeczywiście odcięcie, zablokowanie nie wiem, być może nawet jakiś ból, jakaś, jakieś zranienie, nie wiem, czy słowem, czy gestem, jakby tutaj odciął on na razie tą sytuację, komunikację, spotkania, ale być może z tego może się coś też narodzić na nowo, jak Feniks z popiołów, tutaj coś się może rzeczywiście przetransponować po jego namyśle, jego zastanowieniu się, może coś się zmienić, natomiast jest teraz ta sytuacja na razie zablokowana, odcięta i to widać jej bardzo, bardzo ostro, ale mamy tutaj powrót. Powrót kogoś właśnie, y, kogo już znacie z przeszłości, nie wiem, eks czy jakiegoś właśnie m, przyjaciela, z którym się teraz rozstaliście, którego zablokowaliście, tak? Tutaj ten, y, ta osoba chce powrócić, tak? Ten Mężczyzna czy kobieta, niezależnie od płci, osoba ukochana chce powrócić, chce napisać, chce się spotkać. To jest karta powrotów, tak? Chce być może się wzmocnić po tym zdarzeniu i chce tutaj wrócić. Nie mamy wprawdzie tej karty wiadomości, karty, czy on napisze, ale mamy tutaj jego powrót, tak? Chęć powrotu. Chęć powrotu, wyjścia z tej izolacji, jakieś tu są frustracje, które się rozwiążą, ale potrzebna jest cierpliwość, wolne tempo, ale trzeba będzie coś wyjaśnić tutaj w kierunku związku. Także myślę, że on wróci, napisze, zadzwoni, da znać i będzie chciał kontaktu, ale tutaj ta kosa pokazuje na razie jeszcze o zranieniu, czy o odcięciu, czy o blokadzie, po prostu o blokadzie na razie, także proszę odczekać i tutaj jest powrót, tak? Dziękuję serdecznie, kochane dwie grupy, wszyscy słuchacze, yy, dziękuję Wam, że jesteście i zapraszam Was oczywiście jutro yy, codziennie. Proszę o subskrypcję, o lajki, o komentarze. Do usłyszenia już wkrótce.